Stawia im ważne pytanie. Czy wolno w szabat czynić coś dobrego, czy coś złego? Życie ocalić, czy zniszczyć? Pytanie to zachęca do refleksji nad życiem człowieka, nad postępowaniem każdego z nas. Jezus jest nastawiony i zdeterminowany do czynienia dobra, do ratowania ludzkiego życia. Widzimy to wielokrotnie na kartach Ewangelii. Również w dzisiejszej dobrej nowinie. Faryzeusze knują podstęp, śledzą Jezusa i chcą Go pochwycić na złamaniu prawa, aby Go oskarżyć i zamordować. Jezus ocala ludzkie życie, a ci pragną je zniszczyć, uśmiercić. Uśmiercić człowieka można na wiele sposobów. Można odebrać komuś dobre imię, można śmiać się i szydzić z jego zachowania, fałszywie oskarżać, potępiać, marginalizować, a wreszcie pozbawiać godności i ludzkich praw. Słuchając tej dzisiejszej Ewangelii, myślę o sobie. Ile razy szukałem sposobności do zamordowania mojego bliźniego? Ile razy okradałem innych z dobrego imienia, godności i ludzkiej wolności? Bliżej mi do faryzeuszów, szukających okazji do zniszczenia i zamordowania Jezusa? Czy raczej bliżej mi do Jezusa, który szuka zagubionych i pragnie ocalić każde ludzkie życie? Do czego mi bliżej? Do życia czy do śmierci?